Dzień dobry, witamy Was z naszego domu pokazowego i zapraszamy na kolejny etap naszego montażu. Dzisiaj nadszedł czas na montaż ogrzewania sufitowego. Zapraszamy do środka. Jesteśmy w środku, za mną, a właściwie nade mną, praca już w re. Folie, w tym momencie, przymocowywane są do stelaży. Po podłączeniu zostaną przykryte płytą karton-gips. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie, ponieważ płyta karton-gips bardzo szybko przejmuje ciepło. Momentalnie oddaje je do pomieszczenia i, pomimo wielu opinii, w pierwszej kolejności nagrzewa się zimna podłoga. Także pomimo tego, że ogrzewanie jest w suficie, no to mamy zachowany efekt ciepłej, ciepłej podłogi. Pomieszczenie, w którym jesteśmy, ma aż 63 m2. Jest to całkiem duża powierzchnia. Nasz dział projektowy w oparciu o charakterystykę energetyczną tego budynku dobrał moc potrzebną do nagrzania pomieszczeń do temperatury pokojowej. Obłożenie, które robimy na suficie jest naprawdę małe, ponieważ na 63 metry my zainstalujemy raptem 9 m2 folii. Daje to nam pewność, że jesteśmy w stanie dopasować się do wszystkich elementów oświetlenia, wentylacji, umeblowania, szczególnie przy zabudowie kuchennej. Daje nam to pełną swobodę aranżacji.